Cześć. Nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I to wideo jest wyłącznie dla młodych lekarzy, a za takich uważam, tych, co dopiero ukończyli medycynę i idą na staż podyplomowy lub takich, którzy właśnie kończą staż podyplomowy i niedługo szykują się do pierwszej pracy. I jeżeli ukończyłeś medycynę i posiadasz tytuł zawodowy lekarza, czy powiedzmy lekarza dentysty, to Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Ci ograniczone prawo wykonywania zawodu oczywiście w celu odbycia stażu podyplomowego. I niestety, jednym z dokumentów do tego niezbędnych jest orzeczenie lekarskie. Jest to takie orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego yy, na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy i przerabiając ten urzędowy bełkot, z którym się nieraz raz spotkasz jako przyszły doktor z urzędowego, że tak powiem, przerabiając to czy tłumacząc na język polski, chodzi generalnie o lekarza medycyny yy, pracy. I, I niestety musisz się do takiego lekarza udać przed rozpoczęciem swojego stażu podyplomowego. Natomiast, y, wszystko dobre kiedyś się kończy, te 13 miesięcy mija, oczywiście odliczają ci tam zwolnienia inne rzeczy. I po skończonym stażu podyplomowym musisz jeszcze raz złożyć Wniosek swojej okręgowej izbie lekarskiej o przyznanie ci już takie, takiego stałego prawa wykonywania zawodu. I co do tego wniosku, musisz dołożyć oczywiście orzeczenie o stanie zdrowia podbite przez lekarza medycyny pracy. Aby było jeszcze śmiesznie, jak już będą cię zatrudniali tam w jakimś szpitalu, w jakiejś przychodni, to jeszcze raz będziesz musiał przejść badania wstępne w jakiejś tam placówce medycyny pracy, z którą dana twoja przychodnia, czy twoja placówka medyczna ma umowę. I powiem szczerze, jest to spory kłopot. Wydawałoby się medice curate ipsum. Lekarzu lecz się sam, lekarzu sam sobie wystaw receptę, czy jakieś tam orzeczenie. Jednak sam dobrze wiesz, że to, że posiadasz tej wiedzy medycznej dużo więcej prawdopodobnie ode mnie, w dużo szerszym zakresie, to na stażu nie masz prawa ani wypisywać recept, ani wypisywać orzeczeń, pracować czy tam leczyć ludzi, możesz tylko pod nadzorem jakiegoś opiekuna i wydawało mi się, że te orzeczenia o stanie zdrowia nie są jakimś wielkim problemem, bo wystarczyłoby podejść tylko do jakiegoś tam swojego starszego kolegi i poprosić, żeby Cię, cię zbadał, czy, czy nawet jeżeli zna twój stan zdrowia, to tylko ci wypisał takie orzeczenie, ale liczne prośby, liczne maile do mnie czy nawet y, twoi koledzy przychodzący do mojej przychodni medycyny pracy mówią, że jest tym totalny jakiś tam armagedon. Jeżeli chcesz się podzielić tą informacją, y, w jaki sposób wyglądało zdobycie takiego y, orzeczenia o stanie zdrowia podbitego przez lekarza medycyny pracy, zrób to w komentarzu poniżej. Y, sam jestem ciekaw, no, w pewnym sensie jest to jakaś twoja taka Próba samodzielności, bo bardzo często placówka, w której odbywasz ten staż, czy pracujesz jako lekarz stażysta, takiego lekarza medycyny pracy jak ja nie ma. No i niestety musisz się wysilić, aby to jakoś zdobyć. Także na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia mm, Witam Cię jako młodego lekarza wśród starszych kolegów. Wierz mi, kariera jest naprawdę cudowna, lepszego zawodu sobie kiedyś nie mogłem wybrać, kilkadziesiąt lat temu. Aczkolwiek żadnych badań lekarza medycyny pracy podczas swojego stażu dyplomowego, czy po ukończeniu tego stażu dyplomowego, nie miałem.